Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się znowu z Bartoszem Firmowskim i dzisiaj pochylimy się nad tematem, który jest przez bardzo wielu restauratorów pomijany, tematem strat, tematem, który jest, w, jak Bartosz zaraz powie, bardzo elementem, który tak naprawdę powoduje, że albo zdemolujemy sobie zysk, albo możemy odzyskać bardzo dużo kontroli nad naszym biznesem. Bartosz? Zgadza się, kontrola jest, strat jest najczęściej pomijana przez przedsiębiorców i pracowników, ponieważ nie widzą w niej sensu biznesowego, a rejestrowanie strat i odpowiadanie sobie na pytanie skąd one się biorą, pozwoli nam przede wszystkim ustalić jaka jest kultura zarządzania surowcami w naszym przedsiębiorstwie oraz z takich do, miłych dodatków to będziemy mogli jeszcze odliczyć straty surowców od podstawy opodatkowania, także owszem tracimy surowca, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie tą stratą jakoś zarządzać. Ja tutaj posłużę się swoim z wykładem, który czasem prowadzę dla studentów, czyli straty, ogólny temat strat. Gdy mamy straty, to może zacznijmy od tego, co oznacza 20% strata. Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi biznes na założonym wskaźniku Futkostu 25%, a to oznacza, że jeżeli ma straty na poziomie 20%, to generalnie futkost ma na poziomie 30%, tak? czyli niby to jest 5% różnicy futkostu, ale w praktyce, jeżeli chodzi o zużycie surowców i koszty surowców, jest to znacznie więcej. Dobrze, i teraz straty, kiedy są takie ogólne, taki worek, tam trafia wszystko: tam trafiają błędy pracowników, resztki, wszystkie rzeczy związane z niewłaściwym zarządzaniem surowcami. Istotne pytanie jest, aby zacząć zbierać dane, nad dane, które pozwolą nam ustalić z czego wynikają te straty. Czy są to błędy pracowników, czyli to najczęściej oznacza niewłaściwe porcjowanie produktów, jakieś przygotowanie, przepalanie, niewłaściwa obróbka, obróbka surowców, czy jest to zepsucie towaru, czyli coś co powoduje, że ten towar już nie nadaje się do zaserwowania, zgniła sałata, wysuszone mięso, no tutaj powodów zepsucia może być dużo, ale to nam także mówi o tym, co powinniśmy zrobić, czy nie zamawiamy niektórych surowców zbyt dużo, powinniśmy je zamawiać częściej, albo przechowujemy je w niewłaściwy sposób. Towary przeterminowane, no to jest oczywistość, tutaj bez zastosowania zasady um, y, y, najkrótszy termin spożycia najszybciej musi wychodzić z magazynu, trudno jest nie generować straty z tego tytułu, poza tym mamy jeszcze straty z uszkodzeń mechanicznych towaru, coś co jest upchane specjalnie w magazynie, powoduje rozrywanie worków, to najczęściej nam mówi, że po prostu w niewłaściwy sposób mamy zaprojektowany magazyn, towary są przechowywane w niewłaściwy sposób, no albo znowu zamawiamy zbyt dużo towaru, co nam się to nie mieści w magazynie. Istotna rzecz, resztki produkcyjne, tutaj to jest zawsze dyskusja o tym, jak y, projektować receptury, czy resztki produkcyjne uwzględniać w recepturach przy surowcach tańszych, gdzie jesteśmy w stanie ustalić stałą wartość odpadu. Niech to będą obierki, być może jakieś cienki warzyw, które tak procentowo mniej więcej zawsze osiągają taki sam poziom. Inna sprawa jest przy reszkach produkcyjnych produktów droższych, jak przy mięsach czy rybach, ale także w sytuacji, w której jakość towaru, nie jest stała i jesteśmy w stanie powiedzieć, że przy większych, większej ilości straty na danym produkcie wychodzi na to, że jakość towaru, którą dostajemy jest marna, niech to będzie wołowina prawda, albo ryby. Po stratach produkcyjnych, przy droższych produktach, które zapisujemy osobno, jeszcze bardzo widoczne jest to, czy pracownicy mają odpowiednie kompetencje, aby to te surowce obrabiać, to szczególnie dotyczy ryb straty jeszcze związane ze zwrotami klientów, to już są rzeczy stricte związane ze sprzedażą, no i zostaną nam wtedy straty pozostałe, czyli wszystkie rzeczy, które nie zostały zakwalifikowane do tej całej grupy i z grupy 20% strat zredukowaliśmy takie niezidentyfikowane straty do 2% tej całości, co byłoby do zaakceptowania, a wszystkie pozostałe straty są zarządzalne, czyli można wpłynąć na to, aby te straty były niższe. Podsumowując, najważniejsze w stratach jest to, żeby ustalić ich źródła i podejmować właściwe kroki przy każdej kategorii strat, które powstaną. Element, który tutaj też poruszyłeś, który jest też na pewno w, będzie w istotnym czynnikiem, który zachęci wielu z naszych widzów do zgłębienia, to jest możliwość odliczenia strat od podatku. O tym pewnie też kiedyś o przykładach tego, jak to może wpłynąć na wynik, kiedyś porozmawiamy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że mój materiał z Bartoszem Firmowskim Wam się spodobał. Jeśli tak jest zasubskrybujcie, zalajkujcie. Jeżeli znacie kogoś w swoim otoczeniu, kto ma albo planuje założyć gastronomię, skierujcie go na nasz kanał i gwarantuję, że z kolei jeśli skomentujecie coś w, pod tym filmem, zrobię wszystko, żebyście znaleźli odpowiedź. Oczywiście jeżeli jest w zakresie tematyki kanału. Także na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.